Chwalowo robię kroki w przód Nabieram wiary, że to dłuższy plan Zabieram rzeczy, wkładam w zamek klucz Zamierzam zmienić ten chwilowy stan Zbiegam schodami, klejąc się do ścian Wybieram delikatnie każdy krok Śliskie poręczy ciągną mnie do... Przed pamięcią w domu wspomnień i Szukam najlepszych wartościowych chwil Nie będę, nie chcę oszukiwać Cię Nie chcę mieć więź, na których jesteś Ty Suwam suflady nieistotnych dni Nie mogę znaleźć póki zysków strat Bardzo staram, zbudowałeś stos Za które drażnią mnie od wielu lat I Zobaczyliśmy nasz układ z słabych kłamstw Leżąc w oparach w piątku po kieliszkach Brązowo-złoty cudny Jimmy Beam Głupiej od dodał mi Krótkofalowo robię kroki w przód Nabieram wiary, że to dłuższy plan Starałeś się i chciała